Pliki o układzie kolumnowym, o których mówiliśmy wcześniej, często stanowią tekstowe bazy danych. Linia odpowiada rekordowi, a kolejne kolumny oddzielane jakimś separatorem stanowią pola w takim rekordzie, czyli komórki tabeli. Pamiętamy, że do wypisania danej kolumny z takiej tekstowej bazy danych mogliśmy użyć polecenia cat, Bardzo wszechstronnym narzędziem do przetwarzania tego typu plików, czy też plików tekstowych w ogóle jest AWK. AWK to zasadniczo interpreter prostego, skryptowego języka programowania o składni podobnej do składni C. Na ekranie widzimy przykład realizacji funkcjonalności polecenia CAD z użyciem AWK. Opcja minus "-F", duże służy do ustalenia separatora pola, który w odróżnieniu od CAD może być wieloznakowym napisem, a nawet wyrażeniem regularnym. Następnie podany jest kod programu i plik, na którym operujemy. Program awkowy składa się z bloków instrukcji ujętych w klamerki, każdy z nich może być poprzedzony warunkiem. Dla każdej linii pliku wejściowego wykonywane są kolejno wszystkie bloki, których warunek jest dla niej spełniony. W prezentowanym przykładzie mamy jeden blok z pustym warunkiem, czyli takim, który pasuje do każdej linii. Zatem dla każdej linii pliku wejściowego zostanie wykonana instrukcja print$5, która wypisze nam wartość piątego pola. Dzieje się tak dlatego, że AWK rozbija linię na pola z użyciem wskazanego separatora i pozwala się do nich odwoływać przy pomocy zmiennych postaci dolar numer pola. 0 pozwala na dostęp do zawartości całej linii, AWK obsługuje zmienne i odwołujemy się do nich po prostu używając ich nazwy, tak samo jak na przykład w Pythonie, natomiast dolar jest operatorem odwołania do danego pola, a nie do zmiennej. AWK może zastąpić także polecenie grep. W przykładzie widocznym na ekranie blok instrukcji złożony z jednej instrukcji, print $0, wykonywany jest tylko dla linii pasujących do podanego wyrażenia regularnego. Połączenie tych dwóch cech pozwala na wykonywanie operacji trudnych do uzyskania stosując indywidualne komendy takie jak grep, cat i tym podobne. Na przykład możemy wypisywać kolumnę piątą, gdy kolumna trzecia spełnia podane kryterium. Może to być na przykład kryterium numeryczne. Tak jak w widocznym na ekranie przykładzie, gdzie wymagamy, aby jej wartość była nieparzysta, może to być dopasowanie do wyrażenia regularnego, porównanie napisów i tak dalej. Operatory nierówności mają postać standardową, porównanie to dwa znaki równości. Operator tilda oznacza pasowanie do wyrażenia regularnego, a wykrzyknik tilda niepasowanie do tego wyrażenia. AWK może zastąpić nam też polecenia takie jak head i tail, czyli wypisywać tylko linie o odpowiednich numerach. Możliwe jest to dzięki zmiennej NR, w której AWK przechowuje numer aktualnego rekordu, czyli standardowo linii. Możemy tej zmiennej użyć także do wypisania pliku z ponumerowanymi liniami. AWK pozwala także na stosowanie w ramach bloku kodu instrukcji warunkowych i pętli. Możemy zmodyfikować przykład z wypisywaniem linii o odpowiednich numerach, tak żeby zamiast warunku przed blokiem użyć warunku IF w środku bloku. Podobnie jak w C, jeżeli blok instrukcji związany z warunkiem lub pętlą ma obejmować więcej niż jedną instrukcję, to powinniśmy umieścić je w klamerkach. Kolejne instrukcje możemy oddzielać przy pomocy średnika lub gdy piszemy kod w pliku znaków nowej linii. Przed klamerkami możemy podać także specjalne słowa kluczowe. Jednym z nich jest begin i jak widzimy AWK wykonał ten blok instrukcji przed przetworzeniem pierwszej linii danych wejściowych pliku. Begin często wykorzystywany jest do inicjalizacji jakichś zmiennych, wliczając w to zmienne fs i rs, czyli separator pola i separator rekordu. Mamy także warunek end, którego blok kodu wykonuje się po przetworzeniu całego pliku. W podobny sposób możemy też definiować funkcje. W tym celu używamy słowa kluczowego function, następnie nazwy funkcji z nawiasami okrągłymi, w których możemy podać argumenty i w klamerkach związanych z tym blokiem podajemy kod danej funkcji. Pamiętamy, że CAD pozwalał w łatwy sposób na wypisanie wszystkich kolumn od podanej do końca linii. W AWK uzyskanie takiego efektu jest zaskakująco trudne, zwłaszcza jak na prostotę tego języka. Możemy uzyskać go stosując pętlę FOR, w taki sposób jak widzimy na ekranie. Pętla ta będzie przechodziła po wszystkich polach od wskazanego aż do przedostatniego pola w danej linii. Korzystamy tutaj ze zmiennej NF, która przechowuje liczbę pól w bieżącym rekordzie, czyli zarazem numer ostatniego pola. W ramach pętli wypisujemy zawartość pola i separator, po pętli wypisujemy wartość ostatniego pola i separator rekordów, w tym wypadku domyślny, czyli nową linię. Dzięki bezoperatorowemu łączeniu napisów w AWK możemy ten kod nieco uprościć do postaci widocznej teraz na ekranie. Rozwiązanie to nie sprawdzi się jednak, gdy separatorem pola jest jakieś wyrażenie regularne, a chcemy zachować jego oryginalną wartość. W takiej sytuacji możemy użyć pętli, która przechodzi po niechcianych początkowych polach i usuwa je z użyciem np. funkcji związanych z przetwarzaniem napisów. W prezentowanym przykładzie do zmiennej x przypisujemy wartość całej linii. Następnie w kolejnych obiegach pętli przy pomocy funkcji substr podstawiamy fragment nie zawierający bieżącego pola. Warto zwrócić uwagę na lent plus 1, co wynika z tego, iż substr w awk indeksuje napisy od 1, a nie od 0. Następnie przy pomocy funkcji sub usuwamy separator pola, który znajduje się teraz na początku zmodyfikowanego x. Po zakończeniu pętli wypisujemy zmienną x, w której mamy linię z obciętymi polami o wskazanych numerach. AWK pozwala też na korzystanie z tablic i są to tablice asocjacyjne, czyli podobnie jak w przypadku Pythonowych słowników indeksem może być dowolna wartość np. Na napis operatorem odwołania się do elementu tablicy jest nawias kwadratowy, Odwołanie się do nieistniejącego elementu podobnie jak nieistniejącej zmiennej nie jest traktowane jako błąd i w przypadku odwołań numerycznych daje wartość 0, a tekstowych napisu pustego pozwala nam to np. Na, na prostą realizację wypisywania tylko pierwszego wystąpienia danej linii w pliku, bez konieczności sortowania go jak wymagała komenda unik. Dla każdej linii sprawdzamy, czy wartość w tablicy x indeksowana treścią tej linii jest mniejsza od 1 i jeżeli jest, a tak się dzieje, gdy odwołujemy się do nieistniejącego elementu tablicy, to ustawiamy ją na 1 i wypisujemy tą linię. Przy pomocy pętli for w stylu znanym z Pythona, czyli forage, możemy iterować po całej tablicy. Pozwala nam to na przerobienie poprzedniego kodu na licznik słów. W tym celu zmieniamy ustawienia separatora rekordów, tak aby rekordowi odpowiadało pojedyncze słowo. Możemy je, w tym przykładzie, rozdzielać spacjami, tabulatorami lub znakami nowej linii. W bloku wykonywanym dla każdego rekordu zwiększamy wartość tablicy o 1, a w bloku wykonywanym na końcu przetwarzania wypisujemy wszystkie klucze wraz z odpowiadającymi wartościami z tablicy X. Kod programu tworzonego w AWK możemy też zapisać w pliku i przekazać go do komendy AWK w opcji "-f", małe. w takim wypadku możemy sobie pozwolić między innymi na ładne formatowanie kodu. AWK jest językiem programowania dedykowanym właśnie do plików tekstowych, można w nim tworzyć programy niezwiązane z przetwarzaniem tekstów, jednak ze względu na brak bibliotek może to być trudne. Wszystko to, co można zrobić przy pomocy AWK można zrobić także przy pomocy na przykład Pythona, natomiast nie zawsze ten kod Pythonowy będzie prostszy i bardziej zwięzły od kodu AWK. Dodatkowo dostępność polecenia AWK jest gwarantowana przez standard POSIX, a Python nie. Nieważne z jakim systemem Unixowym będziemy mieli do czynienia, standard gwarantuje tam obecność w nim podstawowej wersji AWK. AWK, którego używamy na tych zajęciach to tak naprawdę GAWK, czyli GNU AWK, w którym są pewne rozszerzenia wykraczające poza standard, więc jeżeli chcemy napisać komendę przenośną na inne Unixy, to warto się zapoznać z dokumentacją MAN, gdzie są szczegółowo opisane również te niekompatybilności.